Właśnie, żeby nie było monotonii pojeździć po no placu, jedynka, tak, dwójka, tak. trójka, trójki. Najwięcej tej redukcje, żebyś świecił na dół, bo na, na górę wszyscy umieją. Na górę to jakoś tam Jedynka, ta dwójka, trójka, czwórka. Nagle światło się zmienia, bóg, zostajemy na czwórce, trójce, co ja mam zrobić? No ja też z trójki nie ruszę. Więc jeżeli sobie wcześniej... Dajemy sygnał, że musimy się zatrzymać Będziemy musieli się zatrzymać Nie widzimy, jedziemy drogą podporządkowaną Jest droga główna, chcemy się zatrzymać To zbijmy sobie do jedynki Czekajmy na tym sprzęgle Dlaczego? Prawo, lewa, wolna Od razu jedziemy, nie wbijajmy luzu Bo dla kursantów jest strasznie trudne Jeżeli tak, na skrzyżowaniu los Nagle my przygotuj się do jazdy On tymi nogami się mota I z, w gruncie rzeczy Jest tak całą sytuacją zaoferowane Że on nie wie, czy on z prawej nogi ruszył, czy z lewej A jeżeli zawsze będziemy zbijać sobie do jedynki, to nigdy ta lewa noga, ci, prawa noga nie będzie ci potrzebna czyli zawsze będziesz miał dwa hamulce pod ręką zbite do jedynki, wolne nawet na jedynce lepiej niech ci ten motor zawyje czyli takie uuu, ale wiesz, że jedziesz na jedynce wtedy się bardzo szybko zbierzesz i jest to bezpieczna jazda jeżeli wiadomo, my włączamy się tak jak jest przykładowo a Gazowa jadą auta szybko no i nie mają obowiązku hamowania. To my musimy się między nimi komponować. Jak będzie na dwójce, jak mucha w smole, no to może to się różnie skończyć, no tak? No, pośmigaj sobie.